Cześć, chciałbym Ci przedstawić nową ofertę pracy w dziedzinie magazynu i logistyki. Jako komisjoner, pracownik magazynu uzupełniasz wszystkie przesyłki książek. Twój zakres obowiązków obejmuje również rejestrowanie przychodów i zwrotów. Nasz klient z Erfurtu w Turingi jest jednym z największych domów wysyłkowych w Niemczech i Europie. U naszego klienta otrzymujesz umowę o pracę na czas nieokreślony, bez pracy tymczasowej oraz jako bezpośrednie zatrudnienie. Twoja pensja wynosi od 2122 euro brutto miesięcznie plus z dodatkami za pracę nocną w wysokości 25%, z premią produkcyjną w wysokości 110 euro oraz premią powitalną w wysokości około 1500 euro po przepracowanych 6 miesiącach. Tutaj nie jest wymagane wykształcenie zawodowe. Rozpoczęcie pracy jest możliwe po uzgodnieniu. Twoje godziny pracy wynoszą 40 godzin tygodniowo, a urlop wynosi 27 dni w roku. Oczekuje Cię gotowość do pracy na zmiany w systemie trzyzmianowym. Zapraszamy również pracowników bez znajomości języka niemieckiego. Samochód i prawo jazdy są mile widziane, ale nie są wymagane. Możliwe jest zorganizowanie zakwaterowania, a koszty wynoszą około 270 do 350 euro miesięcznie w zależności od mieszkania. Narzędzia i odzież robocza są dostarczane za darmo. Praca jest również możliwa dla par, grup i rodzin bez znajomości języka niemieckiego. Oferujemy wsparcie na miejscu przez koordynatorów mówiących po polsku. Zatrudnienie jest stabilne w kryzysie, a to jest niemiecka umowa o pracę. Twój nowy pracodawca oferuje również pomoc w rejestracji numeru podatkowego, rejestracji w urzędzie meldukowym, otwarcie niemieckiego konta bankowego i rejestracji w niemieckim publicznym ubezpieczeniu. Zdrowotnym. Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany tą ofertą pracy, aplikuj bezpośrednio za pomocą naszego generatora CV. Po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych skontaktujemy się z Tobą telefonicznie pomiędzy 9 a 16. Jeśli masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami od poniedziałku do czwartku między 14 a 16. Jeśli nie możesz złożyć aplikacji za pomocą naszego generatora CV, Możesz poprosić osobę, która się na tym zna. Czekamy na Twoją aplikację. Pozdrawiam. Marek Rosiek z Personal EU24.